Jakie masz piękne zielone oczy w każdym Szkoda, że nie jesteś dziewczyną Nie w ogóle No skina masz dziewczyn, a no chyba, że chcesz być dziewczyną, no to ten ok Takie czasy nastały, że możesz być nawet psem, jak ja Że będę helikopterem z y, trójgłowym y, śmigłem, tak czy? What? Nie, nie, nie ja wiem, nie wiem o co ci chodzi by było coś takiego. No, Ja nie wiem o co ci chodzi, bruch I, Dobra, niebieski tam już leci do któryś tam, wywalone to I niebiescy wszystko... lecą do nas. Ja obudowuję łóżko. O, obuduj. O, tych. O, tych. mu się udało, nie wiem. Chciałem tak gładzić mu przed ryjem, żeby nie zniszczył, ale. Dostaliśmy focus, jak zwykle, więc dobra, będziemy musieli się z tym pogodzić. Nie wrzucaj tego po prostu. Nie. Nie wrzucaj tego. Tak. Rzucimy to. Będę o, miał przynajmniej minuta materiału. No dobra. Next, arenka Dobra, majster. Druga ręka teraz przed nami. Może w tej nam lepiej pójdzie i nie dostajemy fokusu, Chyba że my zrobimy fokus komuś. That's plan. O Jezu, to jest ta mapa, co ma tyle dziur co ser szwajcarski. Byku, masz trochę wełny? Byczku, byczku. Chodź tu. Co chcesz? No, chodź tu. No nie mogę, obudowuję łóżko O nie, to jest ta Idę Nie pozdrawiam cię chłop Ej, to jakbyś mi mógł tu rzucić jeszcze cztery wełny? Nie mam Dobra, jebać. <ścoughs> Trudno Czu, odrodzono I te maski, i te maski Nie mają łóżka No i koks O to chodzi Piotr, o to chodzi a bo on jest z, dyna z dynamite Czyli czemu tu się trawa zrobiła? Co jest? Liching, leaching, liching. Zajwicie że mi się jeszcze drogę za mną, wiesz? No ej, i... no, to jest... Co on, kurwa, przez ścianę mnie trafił? Czy kichuj? Nie, po prostu, kurwa, podskoczyłeś, idealnie cię trafił w locie Idę na to diaksy w końcu, bo mnie zrzucił, kocham Polipka Co? Aha, no to za besta ściada, tu była, nie powiem. I w ogóle, nie wiem czy ktoś zauważył, że nie mogłem wrzucić firebola, no ale no. No, Czemu on jest upośledzony, kurwa? A. No Ja dojdziecie. ci tego nie powiem, bo nie wiem. Tyle musiców, ojojoj, oj, beautifully. Ej to chłop nie miał łóżka, we mnie wlatywał, co za imbecyl w ogóle Co jest? To został aqua i żółta i czerwona O, a czerwona jest tu Chłop co sobie jabłko zjadł O, chłopie Dobra, nie, to było bat, coś ty właśnie zrobił No i co zrobisz z tym fireballem? Rzucić mi pod nogi może? No debil No i co? Jeszcze mi rzucisz pod nogi? Jeszcze mi rzucić pod nogi, czy może coś? Brawo, no rzuć jeszcze No jeszcze, proszę, jeszcze, jeszcze Dobra, z łukiem to ty wypierdz, ale o, bo my jesteśmy rzuci, dobra I just got yeah. lagged. Badooms Badooms sniper elite Więcej masz! Pleci! Pleci! No super! Co on ma antyknoka? A co oni idków chyba nie mają? wiem Chłopca rzucił kupię, fireballa, bo tam odbieram. Chłopie on dokopał się do łóżka, żeby nam zniszczyć, ale nie zniszczył, bo jest To Dokopał się? No! Aha. Pff. No i co, byczku? Jestem hamem, wiesz o tym. Znajdziesz sobie sprawę i nie, nie cierpię takich ludzi jak ja. No, dziękuję z tym serwerem. Dobra, e, mamy obsidian. ogólnie. O, o, o, Chłopie, nie wkurzaj. O, oni mają tak Jeszcze <śmiech> <śmiech> ze spadali, dobra. Nie, to są bogowie życia po prostu. Co? Bogowie życia to są. Dobra, dziękuję, do widzenia. Wygrana rynka, boże. Ale to co oni tutaj odwalili? O Boże. To było tak słabe. No ty oto. <laughs> co jest z nimi nie tak? Aj, leci do nas! Dobra, dziękuję, do widzenia. Jezu, a tam ci co! Tam ci co sobie wymyślili Dziękuję, do widzenia. Jest na dole Waddy chyba Ej, bo są dwójkę, tu są. Ej! Halo tego dan plecy, plecy, plecy! Idę. Ej, aha, Akwa! O Jezus jest Maria. Jestem martwy. Dobra, nie mają łóżka. Okay.